W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy zostaniesz przebadany na obecność THC, czyli metabolitów marihuany, jeżeli skierowano Cię do WOMP na badania za jazdą po alkoholu. Oczywiście dotyczy to również innych narkotyków. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w bardzo krótkim czasie dostałem raz po razie dwa praktycznie identyczne maile. Coś w tym musi być na rzeczy. Ponieważ aby Tobie wyszły jakieś metabolity narkotyków, ale bez ich zażywania, to pewnie musiałbyś zjeść kilo, kilo makowca i to z tego czeskiego maku, a nie polskiego, no czy przykładowo używać ostatnio jakieś syropy przeciwkaszlowe, <śmiech> sezon grypowy. Syropy przeciwkaszlowe są często na kodeinie czy dekstramorfinie lub jakichś innych podobnych metabolitach morfiny, także mogą tutaj być wyniki fałszywie dodatnie. Zapytanie mojego widza. Witam, moje pytanie jest następujące. Zatrzymano mi prawo jazdy za alkohol 0,10 mg, dobrze czytam, 0,10 mg niewiele. Ból, ból, ból, praktycznie byłoby 0,9 mg i być może człowiek by się wyśmigał. No, ale i tak skierowano mnie na badania lekarskie i teraz mam pytanie, czy będzie badanie na CHC, jeżeli tak, to jeżeli coś wykryje, no jakie będą tego konsekwencje? No dziwne pytanie trochę, to jakby nie było wiadomo po co tam się do WOMP wysyła ludzi. No i drugi widz, pytanie nieco dłuższe, witam, od niedawna siedzę na Pana blogu całymi dniami, o, przynajmniej mam jednego porządnego widza, Pół roku temu zostało mi zabrane prawo jazdy, za jazdę w stanie nietrzeźwości, 0,25 promila. Za niedługo będę wybierał się do, na badania, jednak jeszcze nie otrzymałem skierowania ze starostwa. I tutaj zaczynają się moje pytania. Czy jest możliwość, abym dostał skierowanie tylko na badania psychologiczne? Czy zawsze to będą badania psychologiczne i lekarskie? Czy jeżeli zostanę skierowany na badania lekarskie? to będą mnie badać tylko pod względem alkoholu, czy również innych substancji odurzających, skoro prawo jazdy zostało zabrane mi za alkohol. Czy jest szansa, że przejdę badania, jeżeli od tygodnia nie piję i chodzi mi tutaj o badanie wątroby. Czy poleca Pan jakiś konkretny środek, czy we wszystkich mam takie same szanse, chodzi tutaj chyba o środek na wątrobę, bo, bo na, na THC nie znam żadnego. Jakich badań mogę się najbardziej obawiać? Jestem młody, zdrowy. No cóż, jak to mówili kiedyś, młody, zdrowy, poborowy i Bóg ci kartę powołania. Przynajmniej tak było w moim skromnym y, przypadku. No musisz wiedzieć, że nie ma jakiejś jednej odpowiedzi, prawda, czyli w jednym womp czy w jednych WOMPach standardowo badają na narkotyki, w drugich nie badają, no ale może się zdarzyć, że w tym samym wąpie jeden lekarz zleca, drugi nie zleca, a nawet ten sam lekarz, jeżeli nabierze wobec Ciebie jakiś podejrzeń, puścisz farbę, zobaczy tam, że <grych> yy, powiedzmy masz jakieś wkłucia po, po czy podejrzane, czy coś tam w tym stylu, oczywiście możecie zawsze dobadać, w końcu od tego jest lekarzem, a jego rola w womp jest taka, żeby no albo Cię dopuścił, a osoby uzależnionej od narkotyków, czy alkoholu nie dopuścił do posiadania prawka. Jakie jest rozwiązanie? Przyjmij taką zdroworozsądkową zasadę, załóż, że Cię zbadają za każdym razem, pójdź czysty, a potem ciesz się jak dziecko, jak badania na THC, czy jakieś inne wynalazki zostały Ci odpuszczone? Wracam do pytania o konsekwencje, no, jak wykryją Ci narkotyki, od razu stracisz prawko, i tutaj jest to dla mnie poza jakąś dyskusją. Często już w ramach badań WOMP zostaniesz skierowany do psychiatry, później poza badaniami WOMP do różnych poradni leczenia uzależnień, wszystkie te poradnie mają jedną rzecz wspólną. Czy tam kogoś wyleczą z tego uzależnienia, czy nie, no kwestia dyskusyjna, natomiast rozciąga się to, to w czasie, z reguły nieco kosztuje, chodzisz tam jak jakiś żebrak, no i no nie życzę Ci po prostu yy, przejścia tej procedury. No, aczkolwiek, jeżeli byłeś uzależniony i uważasz, że ta poradnia coś pomogła, no to spełniło to cel lekarza z womp i tej poradni, czyli tak czy owak, dodatkowe uciążliwości są spore. Z tego co pamiętam, po jakichś dwóch tygodniach raczej nie ma metabolitów THC w moczu, więc potraktuj tutaj badania w WOMP jako takie ostatnie chińskie ostrzeżenie, zmień swój styl życia, no i ciesz się swoim prawem jazdy i wszelakimi jakimiś przywilejami czy, czy przyjemnościami z tym związane. No nie mówię o codziennym dojeździe do pracy. Obecnie za jazdę pod wpływem. Starosta Cię kieruje z Urzędu na badania lekarskie i psychologii transportu. System już się uszczelnił na tyle, że znam przypadki kierowców złapanych za granicą w naszych kochanych Niemczech, nie na Ukrainie, nie w Rosji, ale w Niemczech. No i potem sumiennie przez Niemca podpierdalonych do Polaka, do polskiego starosty, a potem skierowanych na badania Lekarskie i psychologiczne w Polsce. Także na tym kończę, jeżeli to wideo Ci się jakoś spodobało daj oczywiście lajka, like daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem udostępnij je na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Nasza Klasa, Ulubione Forum. No tak, abyśmy już jakoś pełnili tutaj w społeczeństwie misję uświadamiania ludzi, że jednak tam jeden czy dwa burzki mniej nikomu nie zaszkodziło, a czasami może uratować Twoje prawo jazdy. Jak chcesz więcej takich materiałów to już teraz dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy, tutaj gdzieś są linki subskrypcji. Możesz też dołączyć do dyskusji, a w zasadzie dołącz do dyskusji na mojej stronie internetowej „Badania lekarskie kierowcówpl Poświęcam tam cały rozdział, całą kategorię badaniom WOMP, alkohol, narkotyki i tam różne inne ciekawe, życiowe sytuacje, o których jeszcze parę lat temu nawet mi się nie śniło. Także mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia. A tak na marginesie, no zdaj sobie sprawę, że kierowcy są naprawdę miękkim celem w poszukiwaniu kasy, Nasz kochany budżet Państwa, nie powiem tam kto nim rządzi, będzie nasilał różne działania represyjne. Z tego co pamiętam, tam zaplanowano już nawet z fotoradarów jakąś kasę, a co tu mówiąc dopiero o pijanych, czy kierowców pod wpływem narkotyku. Natomiast badanie moczu na narkotyki kosztuje obecnie grosze, jest proste do wykonania. Słyszałem już nawet o kubkach, które zmieniają barwę w zależności od temperatury, moczu, także możliwości, oszustwa, podmianki są coraz mniejsze. Jeszcze raz żegna Cię Darek Kraśnicki, do zobaczenia w moim kolejnym wideo. I jeżeli masz jakiś ciekawy problem, to koniecznie opisz go w komentarzach. Dostaję zbyt wiele maili, żebym mógł Ci od razu na coś konkretnie odpowiedzieć. Z reguły czas oczekiwania na moją odpowiedź jest 3-4 tygodnie. Jeżeli chcesz szybko, napisz w komentarzu jest większa szansa, że odpowiem od razu.